Płynę sobie stateczkiem Kisajno W kierunku jeziora Kisajno Port docelowy Giżycko Zaczęliśmy w Węgorzewie A widoczki są takie Nie jest to wprawdzie Titanic Ale jeżeli masz ochotę na troszeczkę relaksu i rejs po jeziorach mazurskich, obejrzenie łabątków i nieskażone jeszcze za bardzo przyrody, to z pewnością jest to miejsce dla Ciebie. Tam jakiś most, Lilie Wodne, filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.